Siema wszystkim z tej strony Soli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam kilka ustawień odnośnie wydajności oraz pokażę wam jak poprawić sobie wydajność oraz swój klatkaz w Fortnite w nowym sezonie. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Pamiętaj, aby zostawić subskrypcję dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. Będę za to bardzo wdzięczny. Jeżeli już to zrobiliście, to przypominam także o moim kodzie sklepie, czyli Soli. Także jeżeli wam pomogłem, pamiętajcie o tym, jest to bardzo duże dla mnie wsparcie. Więc jeżeli to zrobiliście, bardzo dziękuję, a już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Więc pierwsze co sobie dzisiaj zrobimy, to wchodzimy sobie do ustawień i od razu powiem wam, żebyście ustawili sobie tryb wydajności, ponieważ jest on najlepszy, jeżeli chodzi o wydajność waszej gry i po prostu nie zmieniajcie na inne, bo ten będzie najlepszy i najlepszy klatkarz będzie właśnie na tym trybie. Więc tutaj lecimy sobie do włączymy sobie wyświetlanie liczby klatek, żeby pokazywały się klatki, jak widzicie teraz pokazywały w prawym górnym rogu. Czekamy sobie z powrotem ustawienia i dobra. Teraz jakość modeli zostawiamy na wysoką, ponieważ Fortnite po prostu zepsuł to i teraz musi to naprawić w najnowszej aktualizacji. Więc czy macie tutaj niskie czy wysokie, nie ma tutaj żadnej różnicy. Następnie mamy dwie nowe właściwości, dwa nowe ustawienia, które musimy sobie zmienić, bo naprawdę bardzo wpływają na, wasz wy, naszą, na waszą wydajność. Więc co musicie zrobić, to od razu po prostu wyłączmy sobie te dwie rzeczy, ponieważ no... One po prostu nie działają, a jak działają, to obciążają waszą kartę graficzną, przez co macie mniejszy klatka, czym po prostu bez większego tłumaczenia po prostu to wyłączcie. Jeżeli nie chcecie włączać obu z jakiegokolwiek powodu, to po prostu możecie włączyć tylko górne, bo to dolne wam będzie tylko i wyłącznie przypominać o tym, żebyście włączyli te wysokie z powrotem, ale to po prostu nam nie jest potrzebne. Mamy następnie jakość tekstur. Dajemy sobie to na najniższą, ponieważ będziemy to zmieniać tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będziemy używali DirectX 11, ale tak jak mówiłem wcześniej, używacie tego trybu wydajności, więc tutaj dajemy to na niskie oraz dajemy sobie odległość widzenia na średnią, ponieważ na niskiej nie będziecie tak, tak daleko widzieć jak na tej średniej, a to wcale nie ma jakiejś drastycznej zmiany w klatkarzu. Lecimy sobie do góry i teraz chciałbym powiedzieć o tym, co bardzo dużo ludzi o tym nie wie, że na trybie wydajności tryb daltonistu, dla daltonistów po prostu nie działa. Mogę wam to pokazać. Jak widzicie moja grana czysto wygląda tak, jak włączę sobie jakikolwiek tryb dla daltonistów, jak widzicie, zmieniło się tylko menu i kolor mego kilofa w pasku z brońmi. I poza tym nic się nie zmieniło, żaden kolor drzewa się nie zmienił, nic się nie zmieniło. Także po prostu na trybie wydajności to nie działa i nie ustawiajcie tego, po prostu to nie działa. E, więc nie wiem, nie jestem pewien, czy zabiera wydajność, albo po prostu tego nie włączajcie. Wróćmy sobie do ustawień. No i tutaj także zmieniamy sobie tyle licz taką liczbę klatek na sekundę, taki limit ustawiamy, ile mamy herców w monitorze. Jeżeli nie wiecie, jak to sprawdzić, to musicie prawym, yy, prawym przyciskiem myszy kliknąć na pulpicie i tam macie właściwości ekranu i tam wszystko będzie yy, pokazane. Yy, dobra, więc przechodzimy sobie dalej do ustawień i zjeżdżamy sobie tutaj w tej zębatce na sam dół tutaj nic was wyżej nie interesuje i wyłączamy powtórki, ponieważ jeżeli tego nie wyłączycie, to naprawdę strasznie dużo fpesu będzie to, wam to zabierać, a jeżeli to używacie, to po prostu musi się to przeboleć. Yy, no i z takich ustawień wydajnościowych to było na wszy wszystko właśnie w Fortnite, więc teraz przejdziemy sobie do Pulpitu na pulpit i tam wam pokażę jeszcze kilka ciekawych rzeczy, które możecie sobie ustawić. OK, jesteśmy już na pulpicie, więc co musimy teraz zrobić? To odpalamy Epic Games Launcher, no i teraz wchodzimy sobie do biblioteki i klikamy na te trzy paski, żeby nam lepiej, po po prostu, żebyśmy lepiej widzieli, gdzie jest Fortnite. No i klikamy sobie tutaj trzy kreski przy Fortnite i klikamy sobie Opcje. I teraz uwaga, możecie mieć teraz włączone tekstury, wysokiej wydajności i od razu polecam Wam to wywalić. Dlaczego? Ponieważ jeżeli macie to włączone, będzie to drastycznie, no, jak widzicie, 7 GB dysku Wam to zabierze. I jeżeli zależy Wam na wysokim i dobrym klotkarzu, to po prostu to wywalcie, bo to nie będzie Wam potrzebne. I polecam po prostu wywalić, oznacza i kliknąć Zastosuj i będzie gotowe. Następną rzeczą, którą polecam Wam zrobić, to kliknąć sobie prawym i kliknąć Zweryfikuj. Jeżeli zweryfikujecie pliki, to mo może być taka możliwość, że e, mieliście jakieś pliki, które były źle pobrane, bądź coś w tym stylu, i po prostu to może wam także pomóc w wydajności. No i jeżeli już to zrobiliście, to możemy sobie jeszcze wejść do ustawień karty graficznej. W tym celu klikamy sobie pokaż więcej opcji, że macie Windowsa 11. Klikamy sobie panel sterowania Nvidia. I od razu mówię, że pokazuję to tylko dla Nvidia, ponieważ nigdy nie miałem karty Radeona i wam tego nie pokażę. Dobra, ja mam jeden monitor na razie, drugi mi się niestety spalił. No i co robimy, to klikamy sobie w reguły ust ustawienia obrazu korzystając i klikamy sobie zastosuj, preferencje użytkownika. Dajemy to na wydajność, dajemy zastosuj. Teraz klikamy sobie to powrotem zastosuj i przechodzimy do drugiej zakładki od góry. I tutaj musimy sobie dać filtrowanie tekstur jakość, ustawić na wysoką wydajność, tak jak ja ustawiłem. I jeszcze tutaj jest jedna, yy, jedna właściwość w tym miejscu: tryb zarządzania energią i dajemy sobie preferu maksymalną wydajność. Także to Wam może pomóc w że To nie, nie jest jakaś duża różnica 5-10 klatek, ale zawsze to coś. I jeszcze jest jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, czyli jest to, jeżeli wpiszemy sobie experience, jeżeli tego nie macie, to musicie sobie to pobrać, wystarczy, że przepiszecie tą nazwę w internet i opobierzecie. pobierzecie. Klikamy sobie to i włączamy sobie tutaj. I to oczywiście jest program do pobierania sterowników, więc klikamy sobie sterowniki, klikamy sprawdź dostępność aktualizacji i klikamy sobie tutaj pobierz. Ja tego nie będę pobierał, ponieważ mam ten starszy, ale na potrzeby odcinka po prostu... Aż tak nie będę wam tego pokazywał, bo prawdopodobnie wywaliłoby mi program, który mi nagrywa właśnie ekran. Ale po prostu klikamy sobie tutaj pobierz i instalacja ekspresowa. Ja tego nie będę robił, bo tak jak mówię wcześniej wywaliło mi to. Wywali mi cały program. E, także to było na tyle z dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam pomogłem. E, jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek problemy, to piszcie do mnie na Discordzie. Będzie oczywiście link do Discorda w opisie. Dzisiejszego filmu to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Siema!